nie frotki potrzebujemy resztkę włóczki gumkę dwa znaczniki tak naprawdę może być jeden ale dwa będzie wygodniej oczywiście druty i jeżeli mamy to szydełko o pół rozmiaru większe niż nasze druty ja akurat wziąłem sobie druty 4,5 one są dedykowane do tej włóczki której tutaj mam resztkę Zaczynamy od tego, że nabieramy sobie oczka. Ja, ponieważ to ma być tutorial dla początkujących, pokażę najprostszą metodę nabierania oczek. Bierzemy sobie włóczkę. Tu jest krótki koniuszek. Mam go między kciukiem a palcem wskazującym. Tutaj sobie zrobiłam taką pętelkę na dwóch palcach. Przekładam i mam supełek. Teraz ten supełek zakładamy sobie na drut. I tutaj ten krótki ogonek nam zwisa, a tym długim będziemy nabierać oczka. I tak, wkładam tutaj palec wskazujący, zabieram tak nitkę i w tą pętelkę wkładam drut. I znów wkładam palec wskazujący, tu wkładam drut i zaciągam pętelkę. I znów i jeszcze jedną. I tak, aż będę miała 65 oczek akurat dla tych moich drutów 4,5. I hop, i hop, i hop. I dalej nie będę pokazywać, pokażę jak zamknąć pierwsze okrążenie. Mam już nabranych tyle oczek, ile potrzebowałam. I teraz układamy sobie nasze druty w takie kółeczko, żeby tutaj ta krawędź od nabierania oczek była wewnątrz naszego kółeczka i żeby nam się to nie obkręciło. Widzicie, to się ma tendencję obkręcać, jak już widzimy, że mamy to ładnie ułożone, to bierzemy nasze druty i będziemy łączyć okrążenie. Ja do połączenia okrążenia lubię wykorzystywać ten supełek, który robiłam na samym początku. Biorę sobie ten supełek przekładam sobie go nad moim ostatnim nabranym oczkiem. Hop, w ten sposób przekładam to oczko, czyli tą moją ostatnią pętelkę, tu wkładam drut, tu przesuwam tą ostatnią pętelkę i przeciągam ją o przez tą pętelkę z tym supełkiem. W ten sposób, jak zaciągnę tę krótką nitkę i tę moją długą nitkę, to mam połączone okrążenie. I teraz mogę sobie po prostu normalnie dalej przerabiać moją robótkę. O. I to oczko przekładam sobie na prawy drut. I tu jest mój początek okrążenia. I teraz sobie założymy za znaczniki nasze. Ten większy sobie założę, hop, tutaj na prawy drut. A ten mniejszy, zrobię parę oczek i zapnę go sobie koło tej niteczki krótkiej, żeby wiedzieć, gdzie z drugiej strony mam początek okrążenia, tu mi się graweczka rozpięła. I teraz zaczynam przerabiać prawe oczka. Biorę sobie krótką nitkę pod palec, żeby mi nie przeszkadzała. Wbijam drut, tutaj sobie znajduję jedną nitkę. Przy tym najprostszym nabieraniu oczek jest taki mankament, że pierwsze okrążenie jest dosyć ciasne. Więc tak. Przekładam, teraz znowu wbijam. Tutaj owijam, zagarniam, przekładam przez pętelkę i ściągam. Wbijam, owijam, przekładam przez pętelkę i ściągam. I jeszcze raz. Wbijam, owijam i ściągam. I tak pracujemy cały czas. Będziemy cały czas tak w kółeczko pracować, tylko będziemy przesuwać ten znacznik, ten początek okrążenia, aż będziemy mieć 15 cm takiej skarpetki, no takiej dużej skarpetki w kółeczko. I trzeba pilnować, żeby nam się tutaj to w pierwszym okrążeniu nie obkręciło, żeby cały czas wewnątrz kółeczka była ta kreseczka od naboru oczek. Już kawałeczek przerobiłam, teraz tutaj mam dostęp i sobie zapinam znacznik na tym moim pierwszym oczku. Jeżeli nie schowaliście nitki to będziecie to widzieć, ale ja na przykład tę nitkę lubię sobie czasem schować później, tak żeby mi się nie plątała. Więc tak sobie zaznaczamy to pierwsze oczko, tu mamy początek okrążenia, i przerabiamy sobie same prawe oczka. Czyli jeszcze raz pokażę. Hop, hop, hop, hop. I jeszcze raz. Wbijam się od lewej do prawej, owijam drut i wyciągam pętelkę i ściągam pętelkę z drutu. Prościzna. Mam już moje 15 cm środki tutaj jeszcze mi dwa oczka zostały do końca okrążenia i teraz będę wkładać gumkę do środka i łączyć brzegi. Zaraz Wam pokażę jak to zrobić. Najpierw odwracamy naszą robótkę na lewą stronę. teraz wkładamy sobie do środka coś okrągłego, ja sobie użyję ręcznika papierowego, możecie użyć butelki, to co akurat macie pod ręką. O. I teraz bierzemy gumkę, ten ręcznik papierowy mi się dobrze nada, bo mi na niego ta gumka wlezie żeby oszczędzić Wam pokazywanie jak się szarpie z tą gumką i z tym ręcznikiem to po prostu pokazałam Wam jak już jest gotowe widzicie, to jest dosyć ściśnięte ale dzięki temu, że to jest ręcznik to on jednak pozwala się tak ścisnąć i teraz mamy dosyć szerokie to i możemy sobie wygodnie tutaj to złączyć teraz tak układamy właśnie że będziemy to łączyć. Tutaj mamy tego, ten znacznik, który wyznaczy nam, gdzie by się zaczynało e, okrążenie. I tu mamy drugi taki znacznik. I teraz możemy sobie albo pracować w tę stronę, albo w tamtą, to tak naprawdę w tym momencie nie ma znaczenia większego. W każdym razie będziemy te brzegi sobie łączyć. Ja pokażę Wam, jak to zrobić szydełkiem, bo to jest najprościej. Ja zdecydowałam, że będę pracować jednak w tym kierunku, co wcześniej. Zakładam sobie zaślepkę tutaj na drut. Możecie użyć gumki recepturki, ważne, żeby, po prostu, żeby tutaj Wam te oczka nie pospadały. Już tego drutu nie będziecie używać, bo będziecie używać szydełka. Bierzemy sobie szydełko tak o pół rozmiaru większe niż druty, na których pracowałyśmy, czyli ja tu miałam druty 4,5, biorę sobie szydełko 5 mm. Ja nie jestem super szydełkowa, wziąłam sobie takie zwykłe proste szydełko, na pewno jak ktoś bardzo chce mieć ergonomiczne, to lepsze będzie takie z plastikową rączką. I teraz tak, ja sobie już to złożyłam wszystko i teraz... Będę sobie zakładać oczko tutaj, to jest to pierwsze na mój drut i za chwilę będę jeszcze wyjmować znaczniki. Tutaj mi ta łapka trochę przeszkadza. Zaraz Wam pokażę. w ja zakładam sobie to oczko i będę się pozbywać znaczników. Odpinam sobie ten znacznik, bo już go nie będę potrzebować. Hop. I odpinam sobie tutaj tę agrafkę bo też już nie będę jej potrzebować. Tutaj jest moja nitka, którą wcześniej pracowałam. Teraz robimy w ten sposób, że bierzemy sobie szydełko, wbijamy przez dwa oczka, tutaj owijamy tą nitką i przeciągamy sobie pętelkę. Teraz nakładamy kolejne oczko z tylnego drutu. Kolejny taki rzeżek. Tutaj dobrze widać. To było. O, no ta łapka zasłonię. To było pierwsze. To tu będzie drugie. Więc teraz nakładamy drugie oczko. Hec. I znów przeciągamy przez te dwa oczka pętelkę. Teraz tę drugą pętelkę przeciągamy przez pierwszą pętelkę. Dlatego o wiele łatwiej to robić szydełkiem niż drutami. I znów bierzemy następną pętelkę z tyłu. Możecie sobie pomóc szydełkiem właśnie tak jak ja to robię. O. Bo ta włóczka się dosyć kosmaci. Hop. Zakładamy tą pętelkę. Wbijamy się dwa oczka. Przeciągamy sobie nitkę. Tak naprawdę to, którędy ją przeciągniecie, nie ma większego znaczenia, bo i tak potem przeciągacie to przez poprzednią pętelkę. I na szczęście nie mieliśmy bardzo dużo oczek. W związku z tym to jakoś pójdzie. Możecie też nabrać na to szydełko, to jedno oczko z tyłu. Tu nabrać drugie oczko, przeciągnąć pętelkę, przeciągnąć, przeciągnąć. Tak chyba nawet będzie jeszcze łatwiej. Można to też zrobić drutem, ale jeszcze raz pokażę jak zrobić to szydełkiem na ten drugi sposób. Hop, hop i tutaj przeciągacie przez raz, dwa, trzy. I to chyba jest dużo wygodniejsze. I teraz jeszcze pokażę jak to zrobić. Jak nie macie szydełka tylko chcecie użyć drutów. Mamy tę pętelkę na drucie i teraz... Tak jak zakładaliśmy wcześniej szydełkiem. Hop. To tutaj po prostu przerabiamy to oczko na prawo. I przeciągamy sobie drutem przez to poprzednie oczko. Robimy to samo, tylko używamy drutów zamiast szydełka. Jeżeli jesteś osobą początkującą, myślę, że będzie dużo łatwiej zrobić to szydełkiem. Zostały mi już naprawdę ostatnie trzy oczka. Teraz tak, zobaczcie. Teraz mogę ładnie pokazać, jak te oczka tutaj zbieramy. Raz, dwa, trzy oczka. Czyli tutaj teraz sobie biorę szydełkiem to oczko. Biorę też, raz pokażę, jak ono się ładnie tutaj to oczko z tym oczkiem. Biorę nitkę i przeciągam. Raz, dwa, trzy. I teraz znowu. Patrzę sobie ostatnie dwa oczka. Tutaj widać jest taka linia. I na końcu niej jest ten brzeg. I tutaj w to miejsce... Wbijam szydełko, albo drut, jak podbieram sobie oczko. Raz, dwa, nitka, cyk, cyk, cyk. I ostatnie oczko też robimy tak samo, czyli tutaj. Ostatni supałek, hyc. ciasne, bo to był ten pierwszy, pierwszy. O. Chyc. Jestem. Zakładam. Już druty nie będą potrzebne. Hop, hop, hop. Tutaj jedno. Przez to okienko ciasne się przeciągnę. No. i została mi pętelka i teraz biorę moją nitkę ja już mam jej naprawdę niedużo ja ją sobie całą przeciągnę przez tą pętelkę hop tutaj mam supełek i teraz biorę szydełko wybijam się gdzieś tu wykładam to szydełko tutaj koło tego supełka i wciągam sobie nitkę do środka całą jaką mam, a mogę tutaj ten ogonek sobie po prostu wciąć. I ta froteczka jest gotowa. Tak wygląda. Zresztą włóczki, sam raz dla początkujących.